Musisz znaleźć rynek, który jest bardzo mocno rozwinięty, gdzie klient jest świadomy, gdzie szuka zrobić i to, zro... do... zrobić to lepiej. Lepiej to po prostu, lepszą usługę dostarczyć. Ja wiem tak samo jak ja tam 90 lat temu zakładałem biuro nieruchomości, to mówi mi, po co co się w ogóle tam pchasz? Jest 50 biur nieruchomości w Lublinie, po co ci 51, tak? A dzisiaj jest biur 80 i dalej moje biuro istnieje, <śmiech> dalej się funkcjonuje <śmiech> świetnie. Dokładnie, ale odnalazłeś swoją przewagę po prostu. Tak, po prostu ten... po prostu trzeba po prostu zrobić to samo, tylko lepiej. Tak samo jest we flipach, że jeżeli mówią wszyscy, no teraz się, teraz jest tyle tych fliperów, każdy flipuje. I, e, i ciężko coś kupić. No fakt, jest e, dużo pieniędzy na rynku i dużo się tym zajmuje, ale po prostu trzeba cały czas szukać nowych sposobów dotarcia do, do okazji i je po prostu kupować. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Jabłoński. Tomek jest twórcą bardzo fajnej aplikacji, której zaraz powiemy. Ale Tomek, jesteś osobą, o której ja uczyłem się biznesu. nietypowego biznesu, jak dla mnie, bo biznesu startowego. Także Tomasz, jakbyś mógł coś sobie powiedzieć? Więcej. Cześć, w ogóle, hej. Piąteczka. Jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć o sobie w dwóch kontekstach. Po pierwsze, wywodzę się ze środowiska startupów. Stworzyłem kilka lat temu taką organizację Startup Academy, która bardzo prężnie działa po dziś dzień już bez mojego operacyjnego udziału, ponieważ ja skupiam się na tym drugim kontekście, czyli na TUTLO. TUTLO jest to szkoła języka angielskiego online. Umożliwiamy naukę z native speakerami, polskimi lektorami poprzez połączenie on-demand, czyli na żądanie bez konieczności umawiania się mm. poprzez połączenie wideo. Nie dojeżdżamy do żadnej szkoły, tylko wchodzimy do aplikacji, do telefonu, do tableta, czy też na komputerze i łączymy się, uczymy języka angielskiego. Okej, okay, super. Yy, bo myśmy się poznali, nie wiem, jakieś kiedy ja, nie, 4, 3, 4, dokładnie. Kiedy ja postanowiłem, że chcę wejść w biznes startupowy i pomyślałem sobie, dobra, no ja się jestem na nieruchomościach na biznesie klasycznym i trzeba było się czegoś nauczyć. I tam właśnie trafiłem na, na, na, na wasze szkolenie, e, twoje i Damiana, i wziąłem tam wspólnika i tak naprawdę okazało się, że to to jak się robi biznes startupowy, to jest totalnie odwrotnie i inaczej niż yy, biznes ten taki klasyczny. My właśnie w Startup Academy yy, nauczaliśmy takiej metody yy, Lean Startup, yy, która polega na tym, że zaczyna się biznes nie od produktu, a od klienta. Tak? Jakby zupełnie odwrotnie. Większość przedsiębiorców w Polsce, ale nie tylko, do tej pory ma takie poczucie, że biznes to produkt. Tak? Praca nad produktem rok, dwa, tak. trzy. Ale coraz więcej porażek startupów, bo jednak ten biznes startupowy przede wszystkim oparty jest o, o porażki, ale to bardzo dobrze, bo z tych porażek wiele się uczymy i też no, ja w swoim życiu przerobiłem kilka nieudanych biznesów, trzeba powiedzieć, ale mhm. bardzo wiele z nich wyniosłem. Natomiast no, metoda Lean Startup pozwala zacząć od drugiej strony. My też tak zaczęliśmy Tutlo i to, w jakim miejscu jesteśmy, to, mhm. to może powiem i potem przejdę, jak to wszystko się zaczęło. No Właśnie w jakim I... miejscu jesteście teraz? Jak wyglądają Wasze przychody? Ilość Waszych klientów? Ile osób dla Was pracuje dzisiaj? No, obecnie w Tutlo mamy ponad 6000 klientów indywidualnych mhm. oraz ponad 100 firm, które wykupiły kurs angielskiego dla swoich pracowników. Pracowników. W zeszłym roku zakończyliśmy wynikiem około 10 milionów złotych przychodu. Mhm. Natomiast w tym roku planujemy urosnąć 3-4 razy. Wszystko to wskazuje, że, że tak będzie. No, bo mamy już czerwiec i widzimy po wyniku, że jakby te, te nasze plany były Dobra. bardzo realistyczne. Skalujemy swoją działalność. No, mamy obecnie około już 100 osób prawie w zespole. My, my zaczęliśmy nie od zbudowania platformy do nauki języka angielskiego, tylko zaczęliśmy od tego, żeby w ogóle sprawdzić, czy ktoś taką formą tak. się zainteresuje, tak? Więc jakby zrobiliśmy bardzo prostą stronę. Mm. Jest taka zasada w startupach, która mówi fake it till you make it, tak? mm. Czyli no, musisz najpierw stworzyć iluzję Działającego produktu rozwiązania, żeby e, sprawdzić, czy klient, e, jak e, zobaczy w, w, właśnie to, tą, tą stronę internetową ofertę, tak, czy prezentację, czy w, będzie zainteresowany, żeby za to płacić. Mm -hmm. To jest ba bardzo proste. My e, zrobiliśmy taką przedsprzedaż, tak zwany pre-order na, na stronie, można było kupić w październiku kursy, które zaczynają się 1 grudnia. Mm -hmm. I właśnie to jest to, czego ja się o was na nauczyłem, bo gdyby, gdybym nie był na tym szkoleniu u was i gdybym tych waszych doświadczeń nie wziął dla siebie, to Naprawdę bym przepalił parę set tysięcy złotych na budowę aplikacji, która być może nikomu by nie była do niczego potrzebna. Tak, a robiliśmy to na zasadzie małych kroków, e, testowaliśmy rozwiązania. No i właśnie e, za raptem no, parę złotych e, no, nauczyliśmy się ze zespołnikiem tyle, że zaoszczędziliśmy parę set. Tak, i to jest właśnie wiega, wiega, jakby potęga edukacji. Powiedz mi, Tomek, jeśli chodzi o takie największe błędy, które popełniały osoby, które zakładają swój pierwszy biznes, a w szczególności ten biznes taki typowo startupowy, czyli jakby oparty o budowanie aplikacji, budowanie jakiegoś programu. Podstawowe błędy, to no. myślę, że jakby kluczowe to jest takie zakochanie swoim pomyśle, czyli wymyślać jakieś rozwiązanie no. i nie dopuszczać w sytuacji, w której to, to, to, to w, w ogóle może nie mieć sensu, tak? No. Jakby w sensie dla, dla klienta, przede wszystkim też model biznesowy. My na początku myśleliśmy, że klienci będą podpinać karty i będzie taki model subskrypcji. Tak? Czyli co mhm. miesiąc obciążacie Cię 200-250 mhm. zł za kurs angielskiego i uczysz się z tych speakerami. Natomiast okazało się, że ludzie nie chcą podpinać karty, nie znają dokładnie w ogóle specyfiki tego produktu, na ile on jest wiarygodny, jak on działa i pompujemy kasę w marketing, ludzie wchodzą do platformy, zakładają konta, a nikt za to nie płaci. Tak, mhm. To była nasza pierwsza lekcja i okaza okazało się, że klienci mimo tego, że dostawali Bezpłatną lekcję pierwszą z Native Speakerem to w ogóle nie chcieli z niej skorzystać. Nie łączyli się, bali się w ogóle tego pierwszego połączenia. To okay. wtedy nas to jakby popchnęło do tego to może by dzwonić do nich i jakoś motywować, żeby odbyli tą pierwszą lekcję próbną, żeby zobaczyli, jak to jest fajne uczyli się w platformie. Czyli nie tylko pokazać im cukierkę, ale wepchnąć im do go. <głos> Dokładnie, o krok <głos> dalej, <głos> tak żeby poczuli w ogóle smak tego produktu. I okazało się, że to zadziałało nagle m, faktycznie pojawili się pierwsi klienci, zaczęliśmy oferować im takie kursy kilkumiesięczne, trzymiesięczne przy płatności z góry, bez podpinania karty, no, mhm. bo stwierdziliśmy, że, że nasi klienci nie są jeszcze na to okay. gotowi. A ja, jakie teraz macie formy płatności? No, no, teraz to w ogóle wróciliśmy jeszcze model. Od dwóch lat tak naprawdę działamy w salonach sprzedaży. Dlaczego? Mhm. Dla, dlatego, że ten model sprzedaży telefonicznej, gdzie nawet klient był nakręcony po lekcji próbnej, czyli już po rozmowie, on był zmotywowany, aby taką lekcję odbyć, po rozmowie z konsultantem. Wchodził do platformy, odbywał lekcje i zaczął wierzyć swoje siły, mhm. że faktycznie... Da radę. Nie, da radę, dokładnie, mhm. że e, może e, uczyć się tego angielskiego, rozumie native speakera e, i bardzo łatwo było mu przez telefon sprzedać taki kurs e, na 3 miesiące za 800 tysiąc złotych. Ale, mhm. ale znowu, e, e, jeśli mówisz o błędach i tu będę się tego trzymał, to e, podstawowy błąd w startupie to brak skalkulowania dobrego LTV, czyli uh -huh. lifetime value, czyli taka długookresowa wartość klienta w, w, w porównaniu do um, kostu, kosztów pozyskania klienta, tak? zwanego CAC, czyli uh -huh. Customer Acquisition Cost. Uh -huh. czyli, I to są dwie metryki podstawowe: tak? ile zarabiasz na kliencie uh -huh. w długim okresie i ile ten klient faktycznie um, cię um, kosztuje. Aż w końcu przejdziemy z tego modelu, który dzisiaj funkcjonuje, pozwala nam się skalować do takich przychodów, jakie jakie wskazałem to jest to jest model w którym klient kupuje kurs mhm. tak jak u, zawiera umowę z operatorem w tak? sieci mhm. Play, Orange t Mobile, mhm. umowa dwuletnia, masz miesięczny abonament i e, oczywiście możesz e, zrezygnować po tym okresie promocyjnym wcześniej z, mhm. z tego kursu, nie musisz koniecznie mieć przez dwa lata, ale większość osób jak już e, kupi w ten sposób e, taki kurs, to przekonuje się, że ta nauka e, faktycznie mhm. daje im rezultaty, chcą, e, chcą dalej się w tym angielskim rozwijać. Jak wygląda u Was taka lekcja, że logujesz się po prostu przez, przez smartfona, przez, przez iPada, przez cokolwiek innego i po prostu dzwonisz sobie o określonej godzinie do, do native'a, który czeka na Ciebie i ma za zrobić jakąś lekcję? A te lekcje są jakoś ustandaryzowane, czy to jest jakby rozmowa, taka konwersacja? Okej, okay, no to, to zacznę od tego, co przekonuje klientów tego no, produktu. No. Przede wszystkim to, że wchodzą do platformy na dowolnym urządzeniu, no. widzą listę dostępnych lektorów, my odwróciliśmy model czyli w naszym systemie nauki, to lektor czeka na ucznia. Natomiast to, co przekonuje jeszcze klienta, no to właśnie to, że to jest nauka na żądanie. Słuchaj, jesteś w podróży, odpalasz sobie aplikację, klikasz połącz i jedziesz sobie tak jak i rozmawiasz z native'em, tak jak teraz ze mną, tak? Okay, super. nawet w aucie. Więc ludzie rozmawiają po angielsku, jeżdżąc do pracy. Wracają od sobie o 21.00, już po basenie, po pracy, po odbieraniu dzieci też robią w sobie lekcje. Lekcje są 20-minutowe. Super. A da się to kupić na zasadzie na godziny, na minuty, czy jakolwiek, czy tylko raczej abon abonamentowo? Tylko abonamentowo. Właśnie to jest do, dobre pytanie. Nie da się w tego w ten sposób kupić, bo chodzi o to wartość klienta. Czyli jeśli ym, ja pozwoliłbym ci kupić, nie wiem, na przykład 2 yy, dwie... godziny, tak. no to ty zapłacisz mi yy, załóżmy, tak, Licząc po 70 zł za godzinę nauki, 140 zł, tak? I mm -hmm. yy, yy, zobacz, pozyskanie Ciebie de facto kosztuje tyle samo, jakbyś podpisał umowę tak. na dwa lata i to, to jest ta matematyka w biznesie. Trzeba patrzeć, ile jest klient w stanie zapłacić i ta decyzja klienta jest taka sama, czy on kupi dwie godziny, czy kupi na przykład 70 godzin nauki mhm. de, i de facto on tylko tak. musi zrozumieć, dokąd zmierza z tym angielskim, a te dwie godziny w niczym nie pomogą, tak? bo to, tak. to nie jest wiesz jakaś szybka korepetycja z matematyki, to jest albo, proces nauki. Albo prawdopodobnie po prostu ja odpadnę, stracę swój zapał do, do nauki, jeżeli będę miał obce wyjść tak Dokładnie. To więcej... jest kolejna rzecz. To jest produkt motywacyjny. Jeśli hmm. mówimy o produktach motywacyjnych, musimy układać klientowi pewną ścieżkę. Jeśli ty byś kupił na miesiąc, to ileś lekcji, pewnie też byś z tego nie skorzystał, coś by Ci wypadło i byś przesunął. Hmm. Na dwa lata my rozkładamy to w ten sposób, że klient ma regularne sesje z metodykiem, hmm. planuje sobie, ile powinien się uczyć, w, jakich, w jakim czasie i z jakiego, jakiego kursu korzystać. Mamy w co więcej w platformie wbudowane kursy językowe. Więc hmm. dlaczego ja powiedziałem, że my jesteśmy szkołą języka angielskiego ON? Ponieważ tutaj chcę w razie podkreślić, że my nie jesteśmy narzędziem do konwersacji. Tak? To nie jest tak, że łączysz się z native'em raz jednym, raz drugim, raz trzecim i konwersujesz. Tylko jeszcze kolejna nasza innowacja, co przekonuje klientów, to fakt, że mają ciągły proces nauki. Tak? Mimo tego, że zmieniają lektorów, bo tak to ułożyliśmy, dając jest narzędzia, program metodyczny i dla ucznia, i dla lektora. Mimo tego, że masz Codziennie z innym lektorem, dalej realizujesz swój kurs językowy, mhm. tak? więc jesteś w procesie nauki. Okay. Dlatego jesteśmy szkołą, a nie konwersacjami. Okej, okay, super. Wiem, że jakby na samym początku był pomysł, tak? twój tutaj z Damianem, i wy zrobiliście jakby ten taki dowód społeczny, że no to będzie działało, i co było dalej? Jakby skąd wzięliście pieniądze, jakby kto wam tę aplikację budował, tak? i do jakiego momentu doszliście do, do miejsca, w którym już ta firma zarabiała? okej, okay, to, to bardzo dobre pytanie, bo to nie była taka prosta droga, mm -hmm. ponieważ nie mieliśmy kasy. Zwyczajnie jak zaczęliśmy Tutlo, to z moim wspólnikiem Damianem, nie mieliśmy kilkuset tysięcy, żeby wyłożyć na ten biznes, więc wiedzieliśmy, że a no musimy zbudować platformę, my jesteśmy no, po SGH, zajmujemy się biznesem, ale absolutnie nie znamy się na technologii, w sensie takim praktycznym, żeby zbudować aplikację, stąd pomyśleliśmy, że zaprosimy wspólników, którzy Dołączą do teamu mhm. tak, i zbudują taką aplikację. Programistów, więc mhm. właśnie ci programiści dołączyli bardzo szybko, bo przekonało ich to, że był ten dowód słuszności mhm. tak, społecznej, że ktoś faktycznie chce z tego skorzystać. I oni dostali, dostali udziały? Dostali udziały i w ramach tego wnieśli zbudowaną aplikację. Natomiast to nie koniec, bo sama aplikacja nie wyczerpuje potrzeb. Potrzeba jest również budżetu marketingowego, zatrudniania sprzedawców, mhm. No myśleliśmy, że no musimy wyjść na rynek szukać finansowania Chodziliśmy po rynku, odwiedziliśmy kilka funduszy takich, które wydawały nam się najbardziej sensowne. No mniej więcej rozmawialiśmy z, z tymi funduszami o takich kwotach na 200, 300 do 400 tysięcy złotych, mhm. zwykle za 30 do 40% udziałów. Mhm. E, czy, więc... czy, czy, czyli mało kasy za dużo udziałów. E, dokładnie tak. tak. Z perspektywy, e, teraz patrzę, pewnie na to. E, absolutnie, absolutnie tak. E, no dzisiaj, jak spółka ma, ma już takie przychody, no to tam te wyceny były, były mhm. e, faktycznie mocno krzywdzące, ale mhm. na tamten czas no, nie mieliśmy jeszcze nic, prawda, nie było tak. klientów. To zawsze jest no, taki lekki hazard, mhm. prawda. nie wiadomo czy, czy wyjdzie czy nie wyjdzie, czy do tego stolika się przysiąść czy nie. Mieliśmy taki ból, że w zasadzie ci inwestorzy dają tylko kasę mhm. i, i, i nic więcej. Jak w sensie pytamy jak wygląda proces współpracy z wami. No To najczęściej fundusze odpowiadały. Sprawdzamy was no, tylko. Tak? No to za pół roku ich spotykamy i patrzymy, tak? mhm. co urosło czy nie urosło, co się Fala. wydarzyło z tą kasą. Takiej młodej osoby, która chce zacząć swój pierwszy biznes, i to jest, załóżmy, startup technologiczny. Jakiś. Ma pomysł, wie jak to zrobić, natomiast, jakby, od czego byś zaczął, albo co jej radził? No słuchaj, tutaj kluczowa jest e, egzekucja, e, czyli w ogóle praca nad tym pomysłem. Ja znam, e, nawet żeby nie powiedzieć setki, to tych tysiące osób przewinęły się mm. w tym przez nasze warsztaty. E, to są takie osoby z takiego sektora, można powiedzieć, wannabe, czyli mm. jak bardzo chcę być przedsiębiorcą, mm. ja mam jakieś pomysły tam ze 3-4 w głowie, ale na tym się kończy. Mm. Tak, więc jakby jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to jak najszybciej przejść do fazy egzekucji, czyli wdrożenia pomysłu w życie. My tak zrobiliśmy, my pod koniec września mieliśmy pomysł, a 2 października był pierwszy przelew, tak czyli po tygodniu w ogóle, jak wpadł po pomysł do głowy, my już mieliśmy zwalidowaną koncepcję mhm. i tutaj nie trzeba pieniędzy inwestorów. Nie. Tak. Tutaj po prostu trzeba chęci, tak postawienia na wkratorze strony internetowej, zrobienia oferty, jeśli to jest produkt B2B, to wyjście do klienta z prezentacją, próba sprzedaży tak. czegoś, czego nie ma i zrozumienie w ogóle potrzeb klienta. Więc moje perspektywy to w ogóle wyjście do klientów, badanie ich akcji na ofertę, rozmowy z tymi klientami, badanie potrzeb, czy w ogóle trafnie definiujemy potrzebę, tak? Mhm. Ja też y, dzielę, produk dzielę, w dzielę w ogóle biznes na dwie kategorie, słuchaj. Mhm. Y, jed, jedna kategoria to... Y, Pain killer, tak, mm. czyli y, jest to biznes, który uśmierza ból, czyli klient mm. ma jakiś ból, konkretną, bardzo okay. wrazistą potrzebę mm. i ma pieniądze, y, żeby za to zapłacić, żeby okay. tą potrzebę Bog zaspokoić. Bogato, tak? Bogato boli, tak, tak? na przykład jak nie umiem angielskiego, nie jestem w stanie awansować, mm. tak? nie jestem w stanie pchać za granicę, boli mnie to, i dzisiaj ludzie w każdym wieku, mm. y, ale są to głównie osoby, które, które są już po 30 nadrobiają jakieś braki w edukacji formalnej, ale mm. szczególnie 40 i 50-latkowie, uczą się na potęgę angielskiego, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, to jest nasza szansa. Mm. Y, y, i oni mają konkretny, uświadomiony ból. Okay. Natomiast drugi typ biznesu. Albo to jest mniej uświadomiony i trzeba im go pokazać. <głos> no, to znaczy, z reguły wiesz, my pracujemy na osobach, które w jakiś sposób się już zainteresują. Tak? Okay. Czyli ne, widzą nasz komunikat, tego już można się uczyć angielskiego i zostawiają do siebie numer, okay. mail adra i dalej, tak? To są biznesy nice to have. takie. Kurczę, no fajnie byłoby to mieć, może warto to kupić, no ale w sumie jak nie będę tego miał, to przeżyję nic mi hmm. nie wydarzy. I słuchaj, najwię najwięcej startupów według mnie upada w tej kategorii. Hmm. Dlatego, że przekonanie klienta do tego, żeby kupił coś, o czym w ogóle nie wiedział, czego nigdy nie szukał, czego nie potrzebuje, Być może tak? Co więcej. Wymaga takich kampanii marketing, marketingowych budujących świadomość, tak? wymaga e, olbrzymiej ilości kontentu w ogóle, żeby klient zrozumiał po co, mm. dlaczego. Kolejna kwestia, wielu startupowców myśli sobie tak, no już ktoś to zrobił, to ja już tego nie będę robił, tak? tak? bo jest bardzo konkurencyjny rynek. Słuchaj, na, mamy salon na Marszałkowskiej 83 w Warszawie, jak y, tam staję przed naszym salonem sprzedaży y, i patrzę y, wokół, mm -hmm. to naliczyłem 14 szkół językowych w promieniu zasięgu, zasięgu wzroku, mm -hmm. tak? czyli 4 14 szkół językowych, gdzie, w, jak jest nasz salon, klient może kupić kurs językowy. No tak. I, teraz, I teraz myślisz sobie, kurczę, to dlaczego on wchodzi do TUTLO? E, po, dlaczego my założyliśmy TUTLO, skoro ten rynek szkół językowych jest tak, tak, tak... nasycony? Przecież wydawałoby się, kurde, to jest bez sensu, tak? Mhm. Ale to właśnie musisz znaleźć rynek, który jest bardzo mocno rozwinięty, gdzie klient jest świadomy, gdzie szuka zrobić i, to i zro... usług... zrobić do... to lepiej. Lepiej to po prostu, lepszą usługę dostarczyć. Ja byłem tak samo, jak ja tam 9 lat temu zakładałem biuro nieruchomości, to mówi mi, Daniel, po co to się w ogóle tam pchasz? Jest Biur nieruchomości w Lublinie, po co Ci 51, tak? A dzisiaj jest biur 80 i dalej moje biuro istnieje, dalej się funkcjonuje świetnie. <grym> Dokładnie, ale i odnalazłeś swoją przewagę po prostu. Tak, po prostu, po prostu trzeba zrobić to, to samo, tylko lepiej. Tak samo jest we flipach, że jeżeli mówią wszyscy, no teraz się teraz jest tyle tych fliperów, każdy flipuje i, i ciężko coś kupić. No fakt, jest dużo pieniędzy na rynku i dużo osób się tym zajmuje, ale po prostu trzeba cały czas szukać nowych sposobów dotarcia do, do okazji i je po prostu kupować. Bo zbudować I, jakieś takie swoje miejsce na rynku i swoją tak, przewagę, tak? I myślę, tak. że nawet na, na najbardziej nasyconym rynku yy, można to zrobić. Tak? Ja, ja uważam, że wręcz na takich lepiej szukać, bo klienci, tam jest mnóstwo klientów, tak. jest rynek tak zwany. Tak. Tak? I... Nawet jest mniejsze ryzyko, bo jeżeli masz yy, jakby sam, tworzysz rynek, to tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy go wytworzysz. No, A jeżeli chodzisz na taki, to po prostu musisz tylko yy, zgarnąć dla ciebie jak największą yy, kupkę. Tak czy tort, kawałek do tortu zabrać po prostu. No, no, podobnie u Ciebie, tak. prawda? Rynek nieruchomości funkcjonował już od wielu, wielu lat, tak. a Ty znalazłeś jakby swój sposób, swoją wizję na terenie tak. nieruchomości. Tak, I, no i to po prostu działa. I, ale to nie jest tak, że ten mój przepis, y, jak muszę cały czas tak. udoskonalać, y, bo, no, bo rynek się zmienia i cały czas jakby y, udoskonalam ten, ten swój system do, do, do robienia tych flipów. Ja myślę, że my, ja będę robił flipy cały czas, niezależnie od, od koniunktury. No ktoś mnie czasem pyta na przykład, Daniel, co Ty sądzisz o, o, o tym, że jak będzie będzie Kryzys, będą ceny spadały, albo coś się wydarzy. Przecież są handlarze samochodów, którzy mają komisy, handlują samochodami. Oni cały czas działają na spadającym rynku. Czyli te ceny spadają non-stop. Po prostu muszą kupić tanio i sprzedać yy, drożej, na, mimo tego, że ceny spadają cały czas. I po prostu to jest taka sama sytuacja: trzeba się odnaleźć, kupować jeszcze taniej żeby sprzedawać po prostu drożej, ale z ryzykiem, że ceny będą spadały. Tak? Absolutnie. No my jeszcze taką swoją przewagę odnaleźliśmy a propos właśnie tej, tej, tej, tej, tej, swojego, swojego miejsca na rynku mm. tak, i swojej przewagi, że de facto zobacz, że klient ma już te 5 minut, mm -hmm. tak, jest świadom, że na przykład jest 10 szkół językowych, 5 już odwiedził, mm -hmm. no i przychodzi do nas do szóstej, tak? I jak już przychodzi i masz te, nie załóżmy, 30 minut czasu tego klienta, mhm. to też nie możesz go zmarnować, tak? Więc mhm. jakby ten proces proces sprzedaży doświadczenia klienta e, musi być na najwyższym poziomie, tak? Mhm. I my nad tym teraz pracujemy, żeby klient, który e, przychodzi do nas, zakochał się w produkcie, tak? Mhm. Wszedł do, wośni, do brytyjskiej budki, odbył lekcję z Native'em, zobaczył w ogóle wow, tak? Że to mhm. jest coś, czego rynek nie robi. nieby nauka angielskiego, mhm. a totalnie w ogóle wywrócone do góry nogami w inny mhm. sposób. E, I tego klienta no, zwykle staramy się już nie wypuścić, tak? Mhm. No bo... E, on już nie ma na czym myśleć. A strach, to no? teraz pójść tam, <grymne> <Do salonu. grymne> no Znakomita większość osób, która przychodzi po prostu podejmuje decyzję. że no, się nie Tomek, dzięki Ci w takim razie, że byłeś moim gościem e, bizneslidera, Także trzymam wielkie kciuki za, za Tudlo i jego rozwój. I piąteczka. Dzięki wielkie, na razie.